Drugi etap pracy polega na poznaniu i zrozumieniu osób, dla których projektujecie. Każdą rzecz warto projektować dla konkretnej osoby. Projektowanie dla wszystkich to projektowanie dla nikogo. Nie wiadomo wtedy, kto i dlaczego ma skorzystać z wymyślonego rozwiązania. To jedna z przyczyn niepowodzenia różnych projektów. Dlatego w programie Mądrzy Cyfrowi zachęcamy Was do jasnego określenia, kto jest odbiorcą pomysłu na zmianę. Krótka informacja o odbiorcy zawarta jest w wyzwaniu sformułowanym w poprzednim etapie. Teraz Waszym zadaniem jest bliżej go poznać. Jak to zrobić? Przede wszystkim wyobrazić sobie, kim tak naprawdę jest, ile ma lat, czy pracuje, czy chodzi do szkoły, jakie ma hobby. Najłatwiej jest to zrobić, myśląc o nim lub o niej jako konkretnej osobie. Konkretną postać łatwiej jest zrozumieć, weźmiej buty, Zastanowić się i opisać, jakie są jej codzienne problemy, plany, marzenia, czego tak naprawdę potrzebuje. Oczywiście w kontekście wybranego wyzwania. Wtedy dopiero można wymyślić pomysł, który odpowie na jej potrzeby. Ważne na tym etapie jest to, by traktować wybraną osobę z szacunkiem i empatią. Nie żartować z niej, nie nadawać jej śmiesznych imion i przezwisk bo takie traktowanie dystansuje od postaci i świadczy o braku zrozumienia. Jeśli tak się zdarzy, warto wspólnie zastanowić się, dlaczego tak jest i co można zrobić, by zacząć myśleć o wybranej postaci, jak o realnej żywej osobie, jednej lub jednym z Was. Podsumowując, efektem tego etapu będzie wyobrażenie sobie i opisanie osoby, do której chcecie skierować swój pomysł na zmianę, zrozumienie jej marzeń, planów, potrzeb i problemów, które rozwiąże Wasz pomysł. Do dzieła!